Siema moi drodzy z tej strony wartek z Remonty Kocko. Trudno ocenić kiedy mieszkanie jest umeblowane. Stan techniczny tego mieszkania a widać to tutaj po tak odpadających tynkach ze ścian z założenia, że prace miały wynieść 4 dni. Przyciągnie się to najprawdopodobniej o dwa kolejne dni. Tak wyglądają. Mieszkania z lat 80 Na które gładź była nakładana 10 dziesięciokrotnie Tak wygląda przedpokój Zaklejenie to najważniejsza rzecz Panele będą demontowane w mieszkaniu Tą ścianę musimy wymalować na biało żeby zgubić ten ciemny kolor I to samo z tą ścianą kominowa Pistolet przygotowany wreszcie tak jak radziliście nabyłem może jeszcze nie do końca nabyłem pozdrawiam Szymon no to sprawdzimy dzisiaj jak sobie to będzie radzić. No jest źle ustawiona maszyna muszę zwiększyć ciśnienie. Albo użycie. Klinshota to spowodowało. Dobra myślę że jest ok zwiększę jeszcze to ciśnienie i pokażę wam efekt jak pomaly. No także wrócimy z kolorami. Mieszkanie zostało już wymalowane w całości. Przedpokój w całości na biało. Łazienka na pierwszy raz jeszcze jutro muszę na drugi raz ją przemalować też na biało. Główny pokój. Również na biało, gdzie pozbyliśmy się ciemnej ściany. No i sypialnia. i tu najprawdopodobniej pomaluje tą ścianę w kolor na jeszcze jedną warstwę ale zobaczymy jak bliskie Tydzień pracy za nami. Malowanie wszędzie skończone. Panele położone w tym pokoju. Także jutro zostają mi panele w tym pokoju. W przedpokoju. posprzątamy, Zawiesimy z drzwi. I będziemy się rozliczać z inwestorem. Efekt jest bardzo ładny. Na ścianach nie widać żadnych przebić. Drugą Kolorową ścianę musiałem poprawić na drugi raz, bo było widać lekkie paski, ale to normalne. No i dzisiaj zajęłem się futrynami. No i drzwi odświeżymy. No to jutro będzie efekt finalny. Już po posprzątaniu. Także do jutra.